W tym zadaniu mamy wskazać procent, ilość i podstawę. A pytanie brzmi… 150 to 25% z jakiej liczby? Nie każą nam tego wyliczać, ale aż się prosi, żeby to zrobić. Więc najpierw odpowiem na to pytanie, chociaż nie muszę, a potem zajmiemy się wskazywaniem procentu, ilości i podstawy. To są pojęcia wzięte z definicji procentu. Ważniejsza jest umiejętność rozwiązywania zadań. A zatem 150, zaznaczmy tę liczbę, to 25% z jakiej liczby? 150 to 25% z jakiejś liczby? Powiedzmy x. A więc niech x będzie równe liczbie, z której... 150 to 25%. To właśnie mamy obliczyć. 25% z jakiej liczby to 150? Tę liczbę oznaczyliśmy x. Jeśli więc weźmiemy liczbę x i wyciągniemy z niej 25% wyciągniemy, czyli po prostu pomnożymy przez 25%. To jest równoznaczne pomnożeniu przez setnych razy x. Te wyrażenia są równe. A więc pomnożyliśmy niewiadomą liczbę przez setnych i to wszystko jest równe 150. Napiszmy. 150... 150 to 25% z liczby x. Teraz możemy wyliczyć x. Zacznijmy od tego. Zapiszę od nowa, żeby wszystko było jasne. 0,25 razy x równa się 150. Można to rozwiązać na dwa sposoby: albo podzielić obie strony przez 25 setnych, albo jeśli zauważymy, że 25 setnych to 1 czwarta, pomnożyć obie strony przez 4. Zróbmy pierwszym sposobem. Podzielmy obie strony przez 25 setnych. Tu zostaje sam x, a po prawej mamy 150 dzielone przez setnych. Chciałem zrobić tą metodą, bo przećwiczymy dzielenie przez ułamek dziesiętny. Mamy podzielić 150 przez 0,25. Już to robiliśmy. Dzieląc przez taki ułamek, aby przekształcić go w liczbę całkowitą, możemy po prostu przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawo. To samo musimy zrobić z dzieloną liczbą. W tej chwili tu mamy 150,00. Jeśli przesuniemy przecinek o dwa miejsca w prawo, to musimy zrobić to samo z drugą liczbą, która uzyska wartość 15 tysięcy. Przesunęliśmy przecinki o dwa miejsca w prawo, więc zamiast tego mamy teraz 15 tysięcy podzielić przez 25. Policzmy to szybko. 25 nie mieści się w jedynce, nie mieści się w 15, a w 150 mieści się… ile razy? 6 razy. Bo w 100 mieści się 4 razy, dodać 2. Czyli 6 razy… 6 razy 0, 25… a właściwie 25, bo przesunęliśmy przecinek… 6 razy 25 to 150. Odejmujemy… reszta wynosi 0, spisujemy kolejną cyfrę… 25 mieści się w zerze 0 razy, 0 razy 25 równa się 0, odejmujemy, spisujemy ostatnią cyfrę, wychodzi kolejne 0 na górze, razy 25 równa się 0, odejmujemy i brak reszty. 150 podzielić przez 0, 25 setnych równa się 600. To było łatwo policzyć w pamięci, bo jeśli 0,25 razy x równa się 150, można było po prostu pomnożyć obie strony przez 4. 4 razy 25 setnych, czyli 4 razy 1 czwarta, to się równa 1, a 4 razy 150 równa się 600. I to jest prawidłowy wynik, ponieważ jeśli 1 czwarta jakiejś liczby ma być równa 150, to ta liczba musi być czterokrotnie większa. A teraz wykonajmy polecenie z początku zadania. Wskaż procent. Wartością procentową jest 25, to nasz procent, ilość i podstawę. O jaką ilość chodzi? Według definicji procent to określona ilość setnych części podstawy. Zatem ilość to wynik wyliczenia procentu. Zapiszmy. Ilość równa się procent razy podstawa. Napiszę podstawę innym kolorem. A więc podstawa to liczba, z której wyciągamy procent, a ilość to część podstawy wyrażana przez ten procent. Tutaj zatem mamy procent, to jest to 25%, liczba, z której wyciągamy procent, czyli podstawa. To nasza niewiadoma x, czyli liczba do wyliczenia z treści zadania. Jej wartość wynosi 600. Natomiast ilość to 150. Ta liczba to ilość. 150 to 25% podstawy, czyli 600. Najważniejsze to umieć to policzyć. Te słowa to tylko pojęcia z definicji procentu.